O, oh. yeah Ganges Hat 16 Challenge 2, o, oh. tak się w to gra. Ej, ej, ej, ej, ej. dla mnie to nominacja, dla nich denominacja, ty piszesz wersy, bo to praca, a ja na wakacjach, nie ma za co gracja, układam to jak pasja, spadają głowy, to nikowi talerz na kory, o. Oh. Dilerok nie jest lekarzem, podziękuję za ten update, nawet jak mi system każe, mam na bagaż doświadczenia, może wziąć się Antonów, decydenci mają plan, który brzmi jak nekrolog. O, media prowadzą monolog, każdy głos poza kontrolą, może kosztować ich sporo w czasach, Jolo, ile oddasz za komfort, chcesz odlotu, ale spadnie się Concord. O! Może mnie sądzić mówią a te Ja tak nie sądzę, no bo odwet tutaj jest jak instynkt Jestem na misji Ty dalej rób co ci radzą w telewizji O